Namaste, Mario Bukardi z tej strony, bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu i zaprosić na ten czwartek. Dokładnie w ten czwartek nasza 163. ceremonia, energia cesarzowej. Jak dokładnie teraz, w momencie chaosu, niepewności, przemiany, globalnej przemiany, uwolnić się od tego, co niezgodne z Tobą, co już do Ciebie nie pasuje, co stare i odejść powinno i otworzyć się na to nowe. Jak dokładnie w tym momencie, gdy jest tak ciemno i czarno, skoncentrować się na tym, co piękne i pozytywne, energia płynie za uwagą, to piękne wzmacniasz w Twojej przyszłości? Jak mądrze władać Twoim terytorium, podejmować właściwe decyzje, które czasami muszą rozczarować innych, bo nie spełnisz ich oczekiwań. Ale to są decyzje strategiczne, które zapewnią Ci szczęście i spełnienie w przyszłości. Dokładnie w ten czwartek o godzinie 20.20 .20 startujemy jak zwykle. Od czwartku to 163. spotkanie będzie dostępne w archiwum, jak i wszystkie 162 poprzednie. Ponad 162 godziny spotkań, każdy na inny temat. Każdy zawiera w sobie ogromną wiedzę, wiedzę Ziemi, Świata i Wszechświata. Korzystaj z kluczy do szczęścia. Pamiętaj, w dostępie za 33 zł na prawie tydzień, 111 na miesiąc, czy na cały rok za 1111 masz dostęp do wszystkich tych spotkań. A w mojej Akademii, Akademii Omen Sententia, link będzie poniżej, masz wszystkie te spotkanie dodatkowo, nie tylko w, firm, w formie wideo, ale również w formie mp3, do słuchania na telefonie, na tablecie, czy na innym urządzeniu i w formie pisemnej. Możesz je wydrukować, czy czytać w formie pdf. Otworzysz na każdym urządzeniu i korzystasz z tej wiedzy. Musisz czekać na... Autobus, na samolot, wykorzystaj ten czas na klucze do szczęścia, które poprowadzą Cię dalej, dokładnie teraz, w tym momencie kształtujesz Twoje jutro. Do zobaczenia w ten czwartek, Twoja Maria Bukarty.